Kobieta w logistyce, w transporcie międzynarodowym jak i krajowym odnajduje się tak samo jak i mężczyźni. Może się rozwijać i może awansować na wyższe szczeble. Uważam, że nie można bać się zawodów, które uchodzą za męskie, ponieważ w dzisiejszych czasach prawa kobiet są takie same jak mężczyzn i nie należy się bać tego, że coś może pójść nie tak, że ktoś może źle na nas popatrzeć, że komuś może się nie spodobać, że kobieta pracuje na danym stanowisku. Jako pierwsza kobieta w swoim dziale wniosłam całkiem inny punkt widzenia na różne sprawy. Myślę, że firma również na tym zyskała. Uważam, że kobiety punkt widzenia w firmie jest bardzo cenny, także nie zwlekajcie i dziewczyny do dzieła. Jestem absolwentką kierunku zarządzania na GWSH o specjalizacji logistyka i transport międzynarodowy. Dzisiaj pracuję w koncernie farmaceutycznym jako specjalista do spraw transportu i usług logistycznych. Zajmuję się organizacją transportu międzynarodowego leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Podoba mi się to, że każdy dzień jest inny. Nie ma monotonii pracy. Codziennie mierzę się z innymi wyzwaniami. Pracuję również z, z różnymi ludźmi. Pracuję z ludźmi z Polski, jak i z zagranicy. Także również doskonale swój język obcy. Logistyka nie jest to tylko dziedzina, która dotyczy magazynu czy transportu. Jest to bardzo szeroko pojęta nauka, jest to bardzo szeroko pojęta praca, która mierzy się na co dzień z różnymi zadaniami w zależności od branży, do której próbujemy się dostać z moich wykładowców było osobami, które miały wieloletnie doświadczenie w zawodach logistyka, w zawodzie spedytora międzynarodowego. Zajmowali się nie tylko aktywnościami logistycznymi, ale również transportem, zarówno drogowym, jak i morskim, lotniczym czy kontenerowym. Uczyli nas nie tyle teorii, co również praktyki wyciągniętej z własnych doświadczeń. Mimo, że ja na logistykę trafiłam z przypadku, z perspektywy czasu uważam, że opłacało mi się to, że nie mam czego żałować. Uzyskałam dzięki temu uważam bardzo dobrą pracę, był to świetnie spędzony czas, nie było ani jednej zmarnowanej minuty. Uważam, że jest to bardzo rozwojowy kierunek, że jest to kierunek, który ma przyszłość, ponieważ logistyka i transport będzie zawsze. Jest to dziedzina, w którą warto inwestować.